Siemanko widzowie, słuchajcie, taka wiadomość yy, niespodziewana, na pewno się tego nie spodziewaliście, ale z tego kanału Medusa Official rezygnuję pod względem blogowym robimy teraz tutaj tylko live'y, telefony, gierki, jakieś odcinki z gierek, a taki live tak przerzucamy na kanał medi macie link w opisie, zobaczcie, bo już pierwszy vlog wszedł, napiszcie czy taki format filmów wam się podoba, no i mam nadzieję, że docenicie i zrozumiecie, po prostu chcę zrobić coś takiego, żeby pra żeby stary Meduska wrócił, taki prawdziwy bez obowiązań, ciśniemy z tym mordeczki. Wjeżdżajcie jeszcze raz do opisu. A widzimy się wkrótce na tym kanale, na liveach i odcinkach z Gierek. Pozdro!